Witam wszystkich moich kochanych subskrybentów i widzów. Witam Bibiaczku i witam y, wszystkie osoby, które pojawiły się tutaj na moim live'iku. Dzisiaj wróżba live, y, czyli możecie zadać pytanie do kart Lenormanda lub kart Tarota. Możecie wybrać sobie również talię. Oczywiście wróżby są y, płatne za pomocą znaczków y, i są tak zwane małe, średnie i duże wróżby w zależności od z, kwoty znaczka, które kupicie. Y, oczywiście y, ceny znaczków są różne, dlatego też są różne rozkłady. Dobrze, więc kochani Dzisiaj jest piątek Więc robimy to z Bibiaczkiem Spontanicznie Widzę, że jesteś Bibiaczku Bibiaczku to jak bobaskut Brzmi Śmiesznie, tak słodko No i kochani Nie piszcie długich Historii waszych życiowych I nie piszcie żadnych długich tekstów Ponieważ ja i tak tego nie mogę czytać. Mogę czytać tylko podstawowe, krótkie pytanie do kart. Jego imię, Twoje imię i pytanie. Krótko, zwięźle i na temat. Żadnych długich zdań z przecinkami, proszę nie pisać. Yy, dobrze, więc kochani, zaczynamy. Jeśli już jest, bibiaczku, jakieś. Yy, Pytanie to mi daj. Tak, krótkie, konkretne pytanie. Czy się spotkamy? Czy on mnie zdradza? Czy napisze? Czy przyjedzie? Czy Sławek napisze do Madzi? Okej, okay, mała, dobrze. Czy Sławek napisze do Madzi Magdziu, Magdziu, jakie chcesz karty, Lenormand Lenormand. aha, Bibiaczek, dobrze, dziękuję Bibiaczku <grywia> Bibiaczku <grywia> Bibiaczku e, e, e, Bobasku to tak brzmi jak Bobasek Bibiaczek <grywia> śmieje śmie, śmie, śmie się dobrze, więc Lenormand ok dobrze kochana Madziu, więc skup się na swoim sławku Dobrze, myśl o nim. Ym, karty Lenormanda już tutaj są. Myśl, kochana, o Sławku. <śm> tak, myśl o Sławku i zobaczymy. Tylko oczywiście nie sugeruj mi, kochana Madziu, odpowiedzi żadnej. Bo wiem, że pragniesz, by, by on napisał. Oczywiście, ale nie sugeruj tego, tylko neutralnie myśl o Sławku. I ja postaram się oczywiście najbardziej neutralnie to zobaczyć. Czy Sławek napisze do Madzi? Powiedzcie, kochane karty. Czy Sławek napisze do Madzi? Powiedzcie, kochane karty. Czy Sławek napisze do Madzi? Powiedzcie, kochane karty.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 Zobacz, pokazujesz mi się, bo to Ty jesteś, Magdo Ty jesteś właśnie w tej karcie Osoba pytająca Więc sama sobie po prostu stwierdź, jak mi się pokazujesz Bardzo seksualnie, seksownie, atrakcyjnie On napisze do Ciebie, ale wiesz kiedy? Wiesz kiedy napisze do Ciebie, kochana Magdo? Kiedy będzie mu się chciała właśnie takiej Ciebie czyli takiej y, seksualnej, seksownej, atrakcyjnej, na krótką chwilę szczęścia, na krótką chwilę uniesienia, na krótką chwilę intymności. Także jak zachce mu się, no po polsku, przetłumaczając przedłuma to z polskiego na polski, jak zachce mu się seksu, to napiszę. Jak będzie chciał z Tobą mieć seks, to napiszę. Więc, y, kochana, y, sama pomyśl, czy... Przyjmiesz go tylko na seks? Czy będziesz chciała z nim porozmawiać i mieć coś więcej, tak? Ponieważ uczucia głębsze są. Uczucia głębsze i spełnienie marzeń może być z tego, bo jest potencjał, tak? Z tym, że on tutaj sobie zaświruje i napisze, kiedy mu się zachce, po prostu, tak? Tak mówiąc, po prostu trywialnie więc yy, no, zastanów się czy tylko jesteś na seks na krótkie momenty szczęścia ponieważ koniczyna to jest szczęście owszem, ale krótkie szczęście które szybko zwiędnie które szybko ucieka czyli szczęście, które pojawia się szybko i też szybko znika to są krótkie momenty szczęścia krótkie momenty uniesienia i właśnie znowu będziesz miała go tylko ok, seksualnie, intymnie yy, ale na krótko więc pomyśl, czy ciągle chcesz się bawić po prostu w takie wchowanego. Czy chcesz raczej coś stabilnego? Jeśli chcesz coś stabilnego, to owszem, powiedz, że się spotkacie, powiedz, żeby przyszedł, ale nie doprowadzaj tylko do seksu, tylko może zróbcie, znaczy może coś innego, jakiś inny plan, tak? Jest przecież tyle innych jeszcze rzeczy, które można robić razem. Także przemyśl to, kochana, ale napisać napiszę w najbliższe trzy miesiące, bo moja wróżba jest na trzy miesiące, kochana. Także dziękuję serdecznie, zapraszam następny znaczek. Bibiaczku, możesz mi już napisać, kochana. Także Madziu, przemyśl sobie, mój filmik będzie jutro już wgrany dla Was, także jeszcze raz sobie przesłuchaj. Będziesz, mogła sobie powtórzyć, przesłuchać, bo filmik będzie na wszystkich. Dobrze. Czy Justyn będzie samim? Co? Czy Justyna, tak? Czy, czy Justyn? Czy Justyna będzie samim? Samim, tak? Samim się takie imię nazywa. Czy Justyna będzie samim? Samim, aha, samim. Dobra, mała, ok Dobra, czy Justyna, bo było Justyn. Mówię Justyn i sami matko. Sami, sami jego imię. Okej, okay. sami tarot, ok Tarot. Dobra, robimy tarotem, kochana. Nie ma sprawy. Także Justinko. Justin. Justynko, myśl o sami. Tylko, oczywiście, nic tutaj mi nie sugeruj, bo to może mi zaszkodzić, tylko neutralnie. I zobaczymy. Karty Tarota. Powiedzcie, kochane karty, czy Justyna będzie sami?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 Powiedzcie karty Tarota, czy Justyna będzie z sami. Powiedzcie karty Tarota, czy Justyna będzie z sami. Powiedzcie karty Tarota, czy Justyna będzie z sami. Tak, jest tutaj, kochana Justynko, potencjał na to, że się może coś rozwinąć, szansa. Na nową wielką miłość, że będziesz szczęśliwa i że będziecie mogli rozwinąć y, głębsze uczucia. As kielichów. As kielichów mówi o szansie, o y, potencjalnej szansie na nową miłość. Szansa na szczęście, na miłość, na spełnienie, na spokój, na dobry, dobre tutaj rozwinięcie spraw, tak? Ty wierzysz w to i tego chcesz. I masz się tylko otworzyć na te uczucia i nie blokować. Tu mi się pokazujesz jako królowa buław. Być może, być może, powiedziałam być może, to nie jest pewne i to jest wszystko ruchome w tarotach, bo to tylko pokazuje energię zawsze. Ale być może jesteś spod znaku. Yy, spod znaku, kochana, yy, buław, czyli Baran Lew Strzelec. Baran, lew, strzelec Być może jesteś spod tego znaku Justynko yy, No to tutaj yy, też chcesz, żeby to się szybko bardzo rozwinęło I się coś będzie działo tutaj między wami szybko Rozwinie się szybko, tylko uważaj, bo tutaj też dużo seksu mi się pokazuje Jakaś taka duża seksualność Tak jakbyście teraz spotykali się na seks I ty nie wiesz tak właściwie co z tego wyniknie, tak? Ale seks byście chcieli, no Yy, wiadome, seks nie jest, nawet najlepszy seks nie jest yy, podstawą, żeby zatrzymać faceta na, lub żeby zacząć z nim związek poważny, ponieważ facet musi się zakochać i zakochać się nie w seksie, bo ten seks może mieć z innymi również, tylko yy, yy, musi się zakochać w Tobie, w Twojej duszy, w Twoim sercu, w Twojej głowie, w Twojej... Twoim, nie wiem, kobiecości, yy, zachowaniu, yy, we wszystkich wadach i zaletach. Musi się wy, yy, zakochać w Tobie jako w człowieku, yy, jako w kobiecie, a nie, bo seks to mu może dać każda, tak, inna również. Więc yy, no niestety takie jest teraz życie, więc yy, nie na seksie po prostu to ma bazować, bo tutaj dużo seksualności mi się pokazuje. On mi się pokazuje jeszcze na dzień dzisiejszy bardzo niezdecydowany i bardzo kochana statyczny, pasywny, nie działający konkretnie, nie wiedzący czego chce, niezdecydowany i bardzo jakiś tutaj taki pasywny, nie działa, wcale nie działa. Musi się tutaj pomiędzy dwoma opcjami dopiero zdecydować na coś, tak? coś wybrać jakby, nie wiem, albo miał inną kobietę i Ciebie, albo miał Ciebie i inną jeszcze opcję w życiu, tak? I po prostu nie wie, co wybrać. Jest na, na dzień dzisiejszy, teraz, teraz, aktualnie, niezdecydowany. Ale tutaj w ciągu dwóch dni, powiedzmy, może się to już zmienić, ponieważ jest bardzo szybka tutaj energia tych kart i może coś się rzeczywiście otworzyć nowego, szansa, nowa szansa, nowa próba, ale Ty nie możesz blokować, kochana. Ty nie możesz tego blokować i też nie możesz się dać tylko wykorzystać na seks, tak jak już powiedziałam. Tylko działaj, ale w dobrym kierunku działaj, by to na właściwą szynę jakby potoczyć, tak? Jeśli chcesz z nim być razem, na wszystkie chwile na dobre i na złe, a nie tylko na seks, no to musisz na jakieś inne tory, jak to się mówi po polsku, to sprowadzić, żeby on się w Tobie zakochał, żeby za Tobą tęsknił, żeby chciał się spotykać i żeby głębiej w to wszedł, w tą materię. Także życzę Ci powodzenia, ale tutaj wygląda to pozytywnie bardzo. Dobrze, następny znaczek zapraszam. Dziękuję Justynko. Zapraszam oczywiście Magdziu i Justynko na wróżby indywidualne. Jeśli chcecie wróżby indywidualne, by zobaczyć, przyglądnąć się tym mężczyznom lub jakimś tam problemom, blokadom, to napiszcie mi e-maila. Ja Wam wyślę różne opcje y, tych wróżb indywidualnych i warunki i możemy sobie powróżyć i wejść głębiej w ten aspekt, tak? W ten aspekt Waszych relacji, dlaczego to nie wychodzi. Dobrze, następna. Czy dojdzie do spotkania Madzi i Sławka? Ok. Czy dojdzie. Znaczy to do spotkania Madzi. I Sławka. Lenormand, Ok. Lenormand. Ale skla. Eee, to tak, czy dojdzie do spotkania? Czy Magda i Sławek spotkają się po prostu? Proszę jak najprościej formułować pytania, kochani. Im mniej słów, tym lepiej i im prościej, tak, zawsze sobie tak po prostu, kochane, myślcie, że do kart trzeba tak formułować, jak do dzieci, dobrze? Do dzieci, które po prostu no, nie mają jeszcze takiej um, rozbudowanej mowy, bo im prościej, tym klarowniej dla kart. Więc tak, czy Magda i Sławek spotkają się?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 W sekrecie pod osłoną nocy, on myśli o spotkaniu, chciałby się spotkać, ale chciałby się spotkać, jak będzie, nie wiem, ciemno, czy gdzieś w sekretnej atmosferze, żeby nikt się nie dowiedział, żeby to nie było oficjalne. Tutaj chciałby, by doszło do spotkania on. Oczywiście ty również, bo byś nie zapytała, ale on by chciał, by doszło do spotkania, ale tutaj jeszcze coś przeszkadza. Są jakieś opóźnienia, jakieś komplikacje, jakieś zawiłości, jakieś problemy lub jest inna kobieta. Inna kobieta to może być jego ex lub jego teraźniejsza jakaś rywalka, konkurentka twoja, czyli jakaś inna partnerka, która tutaj egzystuje lub zatruwa, zawadza, przeszkadza i utrudnia. W każdym razie są duże komplikacje, problemy, Y, oczywiście niektóre wróżki mówią również, że to może być jego matka, która, y, nie wiem, stwarza mu jakieś tutaj przeszkody, problemy, ale ym, to córka. Aha, córka, no może być i córka, tak, bo to jest jakaś y, konkurentka z panią, konkuruje z panią. Oczywiście może być to też zazdrość córki, jeśli aż tak córka jest tutaj za nim, no ale to, to też dziwne, że córka się wtrąca do faceta, tak, do dorosłego, który ma swoje życie partnerskie, tak, to to też jakieś chore powiedzmy, no bo to przecież on jest mężczyzną, który szuka partnerki i powinien być asertywny, tak, to co córka ma do gadania? Przecież nie, nie pyta córki, czy może się z panią spotkać. No w każdym bądź razie córka, może być i córka, ale ja bym tutaj wyszła o krok dalej, to może być jego ex, która gdzieś tam miesza, czy go szantażuje, czy robi mu jakieś awantury, czy y, to może być naturalnie jakaś inna kobieta, która egzystuje w jego życiu po kryjomu, tak? Po kryjomu. Y, tutaj jest coś, y, czego nie wiesz, tutaj jest coś pod ochroną nocy, czyli coś sekretne jeszcze, czego nie wiesz, co komplikuje tutaj sprawy, co utrudnia i opóźnia sprawy Wasze. Y, czy dojdzie do spotkania? Myślę, że teraz w najbliższym czasie jeszcze nie, są problemy. On też tutaj ma blokady, jakby lęki, boi się w to zaangażować. Tutaj widzę jego y, jakby obiekcje, lęki czy przemyślenia, y, że on nie chce się na razie tutaj y, zaangażować, czy wejść głębiej w te uczucia. On tutaj to jakby blokuje, tak? to właśnie te, przez te jakieś problemy tutaj, co są. Hmm, także niby chce, niby chce, ale tutaj jest blokada jakaś, właśnie na czym ona polega, no mogą być... Ta żmija to mówi też o rozmaitych problemach, na przykład żmija też mu, może mówić o różnych nałogach, o różnych problemach różnego typu, które on może ewentualnie mieć, tak? które trzeba wziąć też pod uwagę, bo jedna karta ma więcej znaczeń. No Ty mówisz, córka, to też właśnie bardzo, bardzo ciekawe, ale być może jeszcze nie wiesz wszystkiego, kto tam jeszcze jest, kto przeszkadza, kto zatruwa, tak? Bo tutaj jest coś rzeczywiście sekretne, co on jeszcze nie mówi, co on jeszcze ukrywa przed Tobą, kochana. Myślę, że będzie trudno ze spotkaniem na razie. Moja, moja wróżba jest na trzy miesiące następne. Tutaj będzie się coś opóźniało, utrudniało. E, zawiła droga do tego spotkania, tak? Czyli dużo przeszkód do tego spotkania. Ale tutaj na końcu światło, na horyzoncie, być może są perspektywy, ale po długim czasie, na pewno nie będzie to proste. Także dziękuję. Na pewno będą przeszkody tutaj, czy intrygi kogoś właśnie jakiejś kobiety, tak? Jeśli intrygi, to jakiejś kobiety. Także obserwuj, lepiej patrz, dobrze? Patrz, otwórz oczy szeroko i obserwuj właśnie, kto tam zatruwa sytuację Waszą, kto nie chce, by Wasze spotkanie doszło do skutku. W każdym razie jest, on ma jakieś tutaj problemy, ponieważ są zagmatwania, jakieś problemy, jakaś toksyczność, Dziękuję. Następne, proszę, pytanie. Bibie, Bibieczku, jeśli jeszcze, jeszcze, jeszcze coś jest. Bibiaczku. Czy Magda i Sławek zbliżą się do siebie? Tarot, aha. Dobra. Czy Magda, czyli to samo. Czy Magda i Sławek, Magda, Magda i Sławek zbliżą się do siebie, ale jak zbliżą się do siebie na seks, czy co? Co to ma być? Przytulanie, czy zbliżą się do siebie w jakim sensie? Czy, czy, czy, czy geograficznym sensie, czy jak, kochana? Czy dojdzie do zbliżenia? Takie było pierwsze pytanie. Napiszę, nie. Pierwsze pytanie było, czy napiszę do Madzi. Aha, a tej, czy zbliżą się do siebie, czyli czy dojdzie do zbliżenia, ok. Czy będzie do zbliżenia, Magdy? Czy dojdzie do zbliżenia, tak. Ja wiem, tak już mam zapisane, tylko nie wiem, o jakie zbliżenie chodzi. Seksualne czy Jakie? o seksik, okej. Okay. Jeśli nie, nie wiadomo, o co chodzi, to o seksik. Dobra. Dobrze, Pani Madziu. Rozumiem wszystko. Już teraz to rozumiem bardzo. Seksik. Jak Bibiaczku, seksik, to wszystko takie sło, sło, słodziutkie. Normalka, no tak. No pewnie, że normalka. Seksik, normalka i koniec. Dobra, więc tak. <śmiech> więc zapytajmy wprost, co będziemy się tej kamuflować, Magdziu? Czy dojdzie do seksu między Magdą i Sławkiem? Czy dojdzie do seksu między Magdą i Sławkiem? Czy dojdzie do seksu między Magdą i Sławkiem? Czy dojdzie do seksu... Nie seksik, to ma być tylko prawdziwy seks. Taki naprawdę, wiesz, gorący, a nie seksik. Seksik to tylko wiesz, jak Cię pogłaszczę. <głasz> czy, Magda, czy, czy między Magdą i Sławkiem dojdzie do seksu? Czy między Magdą i Sławkiem dojdzie do seksu? Czy... Między Magdą i Sławkiem dojdzie do seksu. Czy, me, czy między Magdą i Sławkiem dojdzie do seksu? Czy między Magdą i Sławkiem dojdzie do seksu? Wow, skomplikowane to, kochana, ale... Ty masz wielką nadzieję, że do tego dojdzie. Tutaj jest karta Twojej nadziei. Ale to też jest karta, że mówi tak, dojdzie, ale będzie to skomplikowane, ponieważ on jakby coś tutaj ukrywał. Jest to twoje marzenie, żeby doszło do seksu znów. On coś ukrywa, on coś zagrywa, on coś gra, on nie jest szczery w stosunku do ciebie. Myślę, że on działa tutaj na dwa fronty, przynajmniej. Przynajmniej na dwa fronty, nawet i może na trzy, dobrze? I tutaj... Um, dojdzie do tego seksu, ale będzie to skomplikowane. Dużo komplikacji zanim do tego dojdzie, dużo jakichś, nie wiem, być może trójkąt, gdzie on musi coś skrywać, ukrywać, udawać, bo tu się gonią wszyscy dookoła ogonka, jest trudna sytuacja, z której on nie może wyjść, z której wy nie możecie się wykaraskać, czyli jakaś skomplikowana sytuacja jest z tym seksikiem, że on to musi ukrywać, Y, kamuflować się, kłamać To jest chyba też w ogóle jakaś zdrada y, Czyli on chyba w ogóle kogoś myślę może ma I tutaj z Tobą równocześnie będzie oczywiście seks No wiadomo, chciałby seksu on też y, Ale będzie to niełatwe Bo jest to skomplikowana sprawa Tak, będzie seks, dojdzie do seksu Jeszcze tą kartę od odsunęłam Zobaczcie, to jest karta seksu Czyli będzie tak, dojdzie w najbliższych trzech miesiącach, ale powiem Ci już szczerze, że to nie jest wszystko takie hopsiu, ponieważ skomplikowane, on coś ukrywa, udaje, udaje wariata powiedzmy, lub zdradza tutaj kogoś, lub musi się kamuflować, ukrywa coś przed Tobą, nie do końca być może jest szczery, coś zagrywa, tak? Dobrze, dziękuję Madziu, ale dość dojdzie do seksików. Także, dobrze, następny znaczek, jeśli jest, Bibiaczku, proszę pisz następny, kochana, średnia, czy wrócą spotkania Edyty i Jarka, dobra, czy wrócą, zaraz moment, czy Jarek i Edyta, Spotkają. Proszę, proszę bardzo, Pani Maciu, Jest Pani diabliczką, widzę, widzę. Jest Pani straszną diabliczką. Proszę mi dać yy, znać, czy się zgadza moje, moje tutaj energetyczne rozeznanie, że on coś kombinuje, Goana, jak łysy pod górę. <śm> <ś> no, no dokładnie. Słuchaj, Madziu, jak chcesz, to zgłoś się do mnie na e-maila. Tak, na e-maila i zrobimy wróżbę indywidualną, to zobaczymy, co on tam kombinuje, bo jakieś maski, czyli coś jest na rzeczy. Czy Jarek i Edyta spotkają się znów? Po prostu ułatwimy to. Średnia, ok. Czy Jarek i Edyta spotkają się znów? Jakie, e, Bibiaczku? Bibiaczku, e, Tarot czy Lenormand? Napisz mi. Lenormand, ok. Nie ma sprawy. Bierzemy Lenormanda i lecimy. No widzę, dużo z Was lubi tego, te, te, te talie Lenormanda, widzę, bo y, częściej piszecie Lenormand, kochane, więc y, no, to też ciekawe dla mnie, ciekawe dla mnie właśnie, jakie karty wybieracie, czy lubicie.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 Czy Jarek i Edyta będą się znów... O, o, tutaj są trudności. Trudności, kochana. I tak, teraz się coś ucięło. Widzimy kosę. Ucięło, zablokowało i to w nim. W nim. Poprzez Wasze jakieś tutaj, nie wiem, ostatnie spotkania i dyskusje, rozmowy, gdzie na pewno jeden z Was albo oboje macie dosyć na razie. Tej, tej zabawy w kotka i myszkę, Tak. I tutaj jest jakaś pre, presja czasowa u Was, dwóch, ponieważ o, u niego też, bo on lej patrzy. On na razie zakończył, zablokował, e, zablokował w sensie e, nie Ciebie zablokował na Messengerzu, czy tam na WhatsAppie, tylko zablokował te spotkania. Zablokował komunikację taką płynną, regularną. I tutaj on też ma presję czasu, co zrobić, tak, co zrobić, jakby najwyższy czas, żeby tutaj coś wyjaśnić, czy... Aby nie tkwić tak w tej blokadzie, no bo on się zablokował też psychicznie, mentalnie, fizycznie, cieleśnie, emocjonalnie. On też się zablokował, tak? Yy, tutaj raptownie coś się urwało, ucięło, wasze takie regularne, płynne spotkania, ale yy, on by chciał. On by chciał się nadal spotykać i być w tej relacji, chciałby by to wróciło do normy. Chciałby by się pogodzić, chciałby by pozytywnie się sprawy rozwinęły, jeśli chodzi o relacje z tobą Na pewno chciałby tej relacji dalej, ale jest tu inna kobieta, żmija Twoja rywalka konkurentka i jego lęki przez tą kobietę, jego lęki, jego blokady I ta kobieta, która tutaj wprowadza taką toksyczną ym, atmosferę, ponieważ tak jakby ona Albo kontrolowała, albo wyczuwała, y, wiedziała, czy się domyślała i tutaj być może ona mu ewentualnie robi jakieś a, y, awantury, czy zatruwa tej sytuację, poprzez to jest oczywiście tutaj dużo problemów, komplikacji, opóźnień, y, dużo zawikłań, zawiłości, jego blokad, właśnie lęków, jego lęków. Yy, przez co tutaj się wszystko opóźnia i utrudnia, komplikuje On ma również yy, jeszcze dużo niewyjaśnionych spraw, których może Ty nie wiesz Lub jakichś sekretów, o których Ty nie wiesz On jeszcze na razie widzę, jest tutaj zablokowany i zamknięty na Wasze spotkania yy, Mamy praktycznie trzy karty, raz, dwa, trzy zamknięcia jego, zablokowania, komplikacji, nie wiem, niewyjaśnionych spraw, tutaj niewyjaśniona sprawa, oczywiście ta, ta karta mówi również o kontrakcie ślubu, który jego jakby tutaj blokuje, tak, ślubu czy tam, nie wiem, jakiegoś tam związku, powiedzmy, różne, różne są typy kontraktów w związku, jedni mają kredyt, inni mają mieszkanie razem, i nie wynajmują rodzaj mieszkania To też jest kontrakt wspólny Inni mają ślub, to też jest kontrakt wspólny Rozumiecie? Więc tutaj jest są jakieś kontrakty Gdzie on ma z tą swoją stałą partnerką I to go też tutaj Paraliżuje wręcz W działaniu I tutaj jeszcze ona Na, na, na dodatek mi tutaj wyszły Niechcący te karty Czyli lis Zdrada przede wszystkim Nieszczerość, kłamstwo On chce tylko tutaj egoistycznie y, zamierza postępować tak jak jemu pasuje i blokady straszne na razie blokady na razie jest oziębły, niedostępny, zajęty także jest tu ciężko ze spotkaniami następnymi przez następny najbliższy czas widzę tej y, problemy blokady, lęki, problemy kontrole i inną kobietę przede wszystkim, która zatruwa także przykro mi on by chciał, owszem ale kobieta zatruwa, zatruwa i go blokuje i go, yy, nie wiem, no może sprawdza nawet, tak, kontroluje, sprawdza, yy, szantażuje, że nie będzie widział dzieci czy coś, no są różne, tak, bo zajadliwa jest, bo żmija jest zajadliwa, jest mściwa, jest trudna, także tak ta kobieta się może zachowywać. Także on to czuje, że nie jest to takie proste. No na razie nie widzę, że się będziecie spotykać w takiej kontynuacji. Chyba, że on po, po, po, po, pokona te lęki, blokady. Czy jest następny jeszcze znaczek, kochani? Kochane, kochani, S. Czy Asia spotka kogoś w najbliższym czasie? Lenormand, ok. Średnia. Czy Kasia? Kasia pozna kogoś? Pozna kogoś. Lenormand, ok. Asia czy Kasia? Bo już, już mnie zakręciło to. Asia czy Kasia? Asia, ok, przepraszam. Asia, dobrze, dziękuję Bibiaczku. Asia, ja już Kasia widziałam. Asia, Kasia, Asia, o to ok, dobrze. Więc Asia, no dobrze, w najbliższym czasie to znaczy, ja wróżę tylko i tak na trzy miesiące, a nie na trzy lata czy całe życie. Tylko na, na następne trzy miesiące, czy pozna kogoś Asia? Dobrze, w następne trzy miesiące, czyli w kwartał, Dobrze. Yy, także zobaczmy, czy w najbliższym czasie to znaczy teraz właśnie, żebyś Asiu wiedziała, kochana najbliższy czas to dla mnie na, najbliższe trzy miesiące, dobrze? Lenormand, ok Czy Asia pozna kogoś? Powiedzcie, kochane karty Czy Asia pozna kogoś? Powiedzcie, kochane karty Czy Asia pozna kogoś? Powiedzcie, kochane karty Czy Asia pozna kogoś?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 Czy Asia, Asia pozna nowego partnera? Czy Asia pozna nowego partnera? Lopez, M -m czy Asia pozna right. nowego partnera? Czy Asia pozna nowego partnera? Czy Asia pozna nowego partnera? Czy Asia pozna nowego partnera? Asia pozna nowego partnera. Hmm. Kochana, pójdziesz na jakieś spotkanie, na jakąś randkę. Ten nowy partner, kochana, który Ciebie zaprosi tutaj na yy, nową yy, randkę, na jakąś randkę, na spotkanie. Tutaj masz zaproszenie, czy na uroczystość, na urodziny, na spotkanie, na randkę na rozmowę tutaj Cię zaprosi, napisze, to być może nawet ktoś być z przeszłości. Z przeszłości Twój eks lub jakiś inny przyjaciel z przeszłości, nie muszę być ten eks ostatni, może być jakiś eks inny, może być jakiś przyjaciel z przeszłości, kolega, znajomy. Ktoś z przeszłości jakby powracał. Ktoś z przeszłości, który jakby czeka na swoją szansę, chciałby wrócić i Ciebie zaprosić na randkę, na spotkanie. I ten ktoś myśli o tym tutaj, żeby te sprawy potoczyły się pozytywnie między Wami i chce właśnie tutaj spotkać się gdzieś w miejscu publicznym no miejsce publiczne to park, czy jakaś restauracja, kawiarnia, nie wiem, kino, nawet ulica, tak czy przez internet chce zadzwonić, to też jest miejsce publiczne w nowoczesnym naszym czasie technicznym więc tutaj mamy spotkanie, randkę i pomyślne, y, sp, y, y, pomyślnie potoczą się Wasze sprawy, ale, kochana, jeśli chodzi tutaj o związek, o, o którym Ty marzysz, tak, relacje, o której Ty marzysz, to Ty ktoś będzie raczej y, nieszczery, nie, nie za bardzo prawdomówny, czy nie za bardzo y, uczciwy. W stosunku do tej relacji, będzie może tu obiecywał y, gruszki na wierzbie czy mówił, że będzie chciał relację z Tobą, tak, będzie chciał związek, będzie chciał z Tobą mieszkać i tak dalej, Tra, trutu, trutu, y, majtki z drutu, jak to się mówi, Ty ktoś raczej będzie miał tylko inne jakieś pobudki, no jakieś takie bardziej egoistyczne, y, żeby Cię wykorzystać, tak? Także uważaj, z kim będziesz miała do czynienia, ponieważ ktoś ci może tutaj dużo naobiecywać i nic oczywiście to nie, nie musi znaczyć. Ktoś, tutaj jest egoistyczny, zdradliwy, być może fałszywy, ewentualnie właśnie egoistyczny, że tylko chce wykorzystać. Może to być ktoś, kto powraca do Ciebie z przeszłości. Jeśli nie, jeśli powiesz, no nie wiem, kto by mógł powrócić. Nie zawsze to jest karta ex twojego, tylko może być karta jakiegoś starego znajomego, starego przyjaciela, gdzie on nagle się pojawia, czy pisze. Ale jeśli powiesz, no nie, no kurczę, jeśli nie ma tej opcji naprawdę, chociaż nie, nie, wie, nie wie pani, kto, co się zdarzy, tak, za miesiąc, ale jeśli nie będzie tej opcji, to może tutaj ktoś być, na przykład kogo pani pozna... Yy, Kogo pani pozna na przykład w urzędzie jakimś, w urzędzie jakiś y, m, mężczyzna, który pracuje w administracji, w urzędzie państwowym lub jest adwokatem, sędzią, notariuszem, nie wiem, komornikiem, jakaś osoba na stanowisku takim urzędowym, y, nie wiem, czy z pracy, czy koło pracy gdzieś pani coś załatwia w urzędach, czy gdzieś, czy, czy nie wiem to tutaj może, czy w sądzie bo tutaj też jest karta sędzi karta, karta sędziego, przepraszam karta sędziego, karta adwokata no nie wiem, gdzieś Pani jeśli załatwia urzędowe sprawy na przykład Urząd Miasta, czy jakieś tam inne urzędy niezależnie jakie, tak to y, tutaj może być jakaś taka osoba, która jest rzeczywiście na jakimś takim stanowisku urzędowym y, y, i ma solidne dochody, powiedzmy, solidną pracę, ktoś taki może też tutaj się ewentualnie pojawić. Tylko, że nie do końca jest to osoba szczera, powtarzam, tak? To jest osoba jakaś przebiegła, która jest klewa, która jest egoistyczna, która jest być może nawet toksyczna, która chce ciebie też wykorzystać, kochana. Więc tutaj trzeba mieć oczy już szeroko otwarte, bo nie każdy. Mężczyzna, którego poznamy, jest oczywiście szczery, uczciwy i odpowiedni. No niestety, tak? tak musimy się już męczyć i musimy każdą, um, każdego przesiać, tak? Dobrze, dziękuję serdecznie. I zapraszam następny znaczek w Bibiaczku, jeśli mamy. Co Mariusz czuje do Marty? Lenormand S. Dobra. Średnia. Co Mariusz czuje do Co, co Mariusz czuje do, do Magdy? Magda to była? Co Mariusz? Mariusz i Magda, tak? Marta, aha, Marta, dobra. No, no, no, Marta, bo Magda już była Marta teraz, ok. I Lenormand, gel? Re Lenormand. Ewa, no proszę, serdecznie zapraszam na wróżbę indywidualną, Ewuś. Dobrze, co Mariusz czuje do Marty? Co Mariusz czuje do Marty? Lenormand, prawda? Średnia. Co Mariusz czuje do Marty? Bibiaczku, Lenormand. Tak, dobrze. Lenormand, ok. Co Mariusz czuje do Marty?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 Co Mariusz czuje do Marty? Co Mariusz czuje do Marty? Powiedzcie, kochane, karty. Co Mariusz czuje do Marty? Co Mariusz czuje do Marty? No, kochana, on ma jakieś blokady. On ma jakieś blokady, przez co ty jesteś jakaś niepewna. Jesteś niepewna jego uczuć, jesteś niepewna jego powiedzmy, mm, słów, czy tam mm, niepewna wszystkiego, tak? On ma blokady i y y y tutaj jakby potrzebuje Wasza relacja transformacji. Nie wiem, śmierć jest pokazana u mnie, coś ciężkiego u Was jest. Tak jakby, nie wiem, ktoś z Was y tutaj blokował, czy chciał zakończyć, czy jakiś był kryzys uczuciowo-emocjonalny lub kryzys w komunikacji kryzys w wyrażaniu uczuć to powinno się zmienić przetransformować powinno coś się narodzić na nowo ale zupełnie inaczej ponieważ tak, tak jak jest do tej pory u was nie może dalej być ponieważ to umrze o w ten sposób może, żebyś zrozumiała tak jak teraz jest, coś jest jakieś zablokowane ciężkie, obciążające on też jest obciążony tym w pewnym sensie to nie może tak dalej się ciągnąć. Musicie coś zmienić, nie wiem, albo komunikację, bardziej rozmawiać o tym, co chcecie, czy o waszych uczuciach, emocjach, czy o planach. Coś tutaj nie bardzo, nie bardzo, nie bardzo się rozwija. Jakaś stagnacja w rozwoju tej relacji w ogóle jest wyczuwalna. Co on o tobie myśli? Myśli, że jesteś osobą bardzo dla niego atrakcyjną. Zobacz, tutaj mam jego, czyli Mariusza, i ciebie Marto. On uważa, że jesteś bardzo atrakcyjna, bardzo mu się podoba jako kobieta, jesteś dla niego seksowna, yy, jesteś dla niego no, piękną kobietą, uroczą, yy, bardzo go jakby tutaj widzę, yy, ekscytujesz, tak? Podobasz mu się na pewno, ale przede wszystkim podobasz mu się bardzo seksualnie seksualnie on bardzo, tutaj widzę, jest napalony, żeby się z Tobą spotykać, on Ciebie obserwuje, czy z tego coś może wyłonić się więcej, on bierze Ciebie jakby tutaj pod lupę, kochana, nie wiem, czy Cię obserwuje w jakichś tam społecznościowych, nie wiem, Facebook, Messenger, czy, czy, czy, czy nie wiem, Whatsapp, czy gdzieś tam Instagram, nie wiem gdzie jesteś, ale. Jakby, czy, czy nawet to, co Ty mówisz, jak się zachowujesz On Ciebie tutaj obserwuje, myśli, zastanawia się, co dalej Natomiast rozwój jest powolny, mozolny Ponieważ on jakiś jest obciążony, nie wiem, zimny, zablokowany tak Ale chce się on spotkać Chce się on spotykać i chce, żeby Wasze sprawy rozwinęły się pozytywnie i dobrze I te sprawy tak się rozwiną pozytywnie i dobrze Pomimo jego dużych obiekcji jakiegoś takiego przeciążenia, obciążenia, balastu, ponieważ tutaj coś u Was haczy, coś u Was jest nie tak, coś u Was powinno się przetransformować i zmienić. Nie może, na pewno Ci jeszcze raz to powtórzę, nie może u Was być tak jak do tej pory, musicie coś zmienić na lepsze. A co to jest, to Ty najlepiej wiesz, czy to jest rodzaj Waszej komunikacji, czy jakieś blokady macie, no nie wiem, coś należy tutaj przetransponować i to szybko, dobrze? I on tutaj obserwuje, obserwuje być może, czy to się zmieni, ale jego tu obciąża i blokuje to, co teraz między wami jest. Coś, nie wiem, no coś jest zamulone tutaj widzę, trzeba to odmulić i narodzić jakby na nowo z inną, z inną komunikacją, czy z inną jakąś tutaj zmianą, tak? I wtedy potoczy się wszystko dobrze, ponieważ to jest nadzieja na dobre potoczenie się spraw. Czyli on ma też nadzieję, to co on myśli, no wróćmy do sedna pytania, to co on myśli, to jest na pewno chęć spotkania, chęć y, pozytywnego rozwoju spraw z tobą, tak? Pomimo jego ogromnych blokad, jakby tutaj y, jakieś, nie wiem, coś ciężko u was jest, coś mozolnie tu się toczy, tak? Pomimo to on jest optymistyczny Ale jeszcze Ciebie obserwuje, kochana Także uważaj Jesteś pod jego lupą, pod jego obserwacją On obserwuje, zastanawia się, myśli Czy coś z tego jeszcze może rzeczywiście pozytywnego, dobrego wyjść Dobrze, kochani, zapraszam na następny znaczek Dziękuję, Marto I zapraszam Ciebie, Martusiu, również na I Asiu, kochana, i Edytko, i wszystkich Magdo Zapraszam Was na wróżby indywidualne. Justynko, oczywiście. Napiszcie e-maila i powróżę Wam indywidualnie, nawet w weekend. Co Tomek myśli o relacji z Anią? OK. M, czyli mała, dobra. Co Tomek, Tomek myśli... O relacji z Anią. Z Anią czy z Asią? Asią. Asia, ok. A z Asią, ok, ale dobrze. Dobrze, kochana. I co? Lenormand czy Tarot? Co Tomek myśli o relacji z Asią? Z Asią, ok, Tomek i Asia. Tomek i Asia. Tomek i Asia. Może być tarot, ok. Dobra, czyli tarot robimy. Dobrze, tarot, ok. Co Tomek myśli o relacji z Asią? Powiedzcie karty, co Tomek myśli o relacji z Asią? Mała? Co Tomek myśli o relacji z Asią? Co Tomek myśli o relacji z Asią? Co Tomek myśli o relacji z Asią? Co Tomek myśli o relacji z Asią?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 Trzyma się starego swojego, nie wiem, swoich przyzwyczajeń, swoich, nie wiem, swoich ex jakieś, eks związku czy eks małżeństwa, czy swoich dzieci, czy swoich, nie wiem, swojego adresu zamieszkania, wszystkiego co posiada, co ma, co zdobył, co zapracował, wypracował, trzyma się tego. Um, on jest bardzo, tu mi się pokazuje, pracowity. Możecie mieć nowy start nowy stat, możecie coś oboje, jeśli będziecie oboje ciężko pracować nad tym związkiem, i on o tym myśli, on o tym zastanawia się, jeśli oboje będziecie ciężko, mozolnie pracować nad tym związkiem, to możecie coś zbudować. Możecie coś razem tutaj y, y, zbudować jakąś dobrą relację, na pewno to, co on myśli o tej relacji, to jest, że jest mozolna, długa praca i to was obojgu. Nie powiem, żeby to tylko on budował, a ty, nie wiem, żebyś ty miała jakieś oczekiwania, czy żebyś ty tylko budowała, a on tylko siedział i, i, i, i nic nie robił. Nie, chodzi o to, że oboje macie tak samo pracować nad tą relacją. Jest to ciężka praca, widzę, mozolna, ale oboje musicie się starać pracować nad tą relacją. On o tym myśli. Że oboje w równej mierze musicie dawać i brać, brać i dawać, inwestować, pracować nad tą relacją. I tutaj on myśli o tym, że jest fajny seks, że jest dużo aktywności w nas, że jest dużo energii w was, że tutaj może rzeczywiście coś się dobrego z tego rozwinąć, jeśli będziecie oboje aktywni, jeśli będziecie, nie wiem... Mieli właśnie dobrą seksualność, niespodzianki, szybkie tempo pracy nad tą, nad tą relacją, oboje będziecie aktywni. To, co on myśli o tej relacji, jeszcze raz mi się po dużo po pokazuje też seksualności, powiem szczerze, bo tutaj widzę teraz osiem buław w, w powiązaniu z asem buław. Owszem, on widzi tu szansę na rozwój tej relacji w pozytywną, dobrą stronę, ale widzi też tutaj w tej relacji bardzo dużo seksu, bardzo dużo seksualnych tutaj widzę spraw, bardzo dużo seksualnych e, spraw i tutaj jakby on trzymał się starego, nie wiem co to jest to stare, ty wiesz najlepiej czy to jest trójkąt i on się trzyma swojej eks, czy to jest y, jego żona, czy to jest jego stała partnerka, czy to jest to są jego dzieci, czy to jest jakaś jego, nie wiem, jakaś, nie wiem, inna partnerka. On się trzyma tutaj tego starego, jakby bał się, że coś tam straci, tak, czy finansowo, czy on tak jakby też mi się pokazuje troszeczkę jak taki wyra wyra wyra wyrachowany skąpiec, ską skąpy facet, który myśli tylko finansowo, tak, co mu się opłaca, co mu się nie opłaca, jakby ty przez to trzyma się jeszcze starego, bo bałby się, że jak tamto stare puści, to straci tutaj coś finansowo. I tutaj ty mi się pokazujesz u niego, yy, to co on myśli o tej relacji, to bardzo seksualnie, bo tak mi tutaj teraz to bardzo bije, że ta seksualność z tobą jest bardzo silna, szybka. No i Wasza obokólna praca nad tą relacją, tutaj też jest pokazana, że ta relacja jest jakby być może w sekrecie, czy pod osłoną nocy, czy coś jeszcze jest niewyjaśnione między Wami, dużo jest spraw niewyjaśnionych, dużo sekretów, dużo jakichś takich tutaj sytuacji, że być może jest to jeszcze, są to jeszcze, schacki nocne, czy on jest jeszcze taki niepewny, co z tej relacji wyjdzie. Yy, pomimo to, że myśli o tobie chce się z tobą spotykać ale te spotkania są tak jakby tutaj jeszcze może sekretne, czy, czy jest dużo spraw jeszcze niewyjaśnionych, o których nie wiesz o których on ci jeszcze nie mówi dobrze, dziękuję kochana, Asiu i zapraszam następny znaczek jeśli jest, Bibiaczku. Dobrze, Bibiaczku, jest jeszcze jakieś? M. Co Tomek czuje do Asi? Tarot. M. Co Tomek czuje do Asi? Co Tomek czuje do Asi? OK. M. Co Tomek czuje do Asi? Tarot. Okej. Okay. Mała. Dobrze, kochana Asiu, więc skup się dalej.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 Kochana, czuję, że jesteś piękną kobietą. Piękną kobietą, dobrą opiekunką, dobrą matką, dobrą partnerką, bardzo atrakcyjną, piękną, powabną, kobiecą, no przepiękną, zgodną z sobą, z naturą, umiejącą się o wszystko zatroszczyć, yy, zaopiekować. Bardzo podobasz mu się, podobasz mu się ale on tutaj nastawiony jest ym, seksualnie, czyli król król ym, buław i Ty musisz uważać, żebyś nawet z nim nie wyszła, nie wyszła, no jak to się mówi, nie zaszła w ciąży, przepraszam, nie zaszła w ciąży, kochana, ym, musisz się asykurować jakoś, ponieważ tutaj ym, cesarzowa to też kobieta w ciąży, tak, no chyba, że chcesz zajść w ciążę, i wszystko, inno ci, wszystko jedno ci jest, czy on zostanie przy tobie, czy nie, ale tutaj on widzę, ma bardzo, bardzo, naprawdę seksualne y, popędy y, i zamiary w stosunku do ciebie i tutaj, nie wiem, jest ciąża, jest dziecko, on ciebie widzi nawet jako potencjalną y, matkę jego dzieci, być może lub ty chcesz dziecko z nim, Tutaj jest no, temat ciąża, tak? temat matka, dziecka, więc no i seks, seksualność, no a z seksów wiadomo, no można szybciutko zajść w ciążę, dlatego ciebie przestrzegam, bo on ciebie widzi jako potencjalną y, matkę jego dziecka, także uważaj, że jeśli chcesz, no to jest ok, ale jeśli nie chcesz, czy się boisz, to uważaj, no i tutaj y, to, co on czuje do ciebie, to nie tylko seksualność duża, ale również, być może nawet miałby plany z Tobą e, takie do ślubu, czy do zaręczyn, czy do, z, oficjalne, ale tutaj kochana jest karta oszusta i zdradziciela, kłamcy. Gdyby nie ta karta, wszystko by było cudownie, wspaniale i byś się mogła cieszyć dzisiaj, ale ta karta jest kartą oszusta, czyli myślę, że on kogoś innego ma, jest to jakby duży tutaj akty zdrady, tak, ktoś jest trzeci, być może jesteście w trójkącie, być może, być może jest trójkąt, o którym Ty nie wiesz lub wiesz, wszystko jedno, czy wiesz, czy nie wiesz, ale jest jakaś zdrada, jakieś oszustwo, jakieś kłamstwo, jakieś wymigiwanie się tutaj i odejście, i odejście, także uważaj, żebyś nie była oszukana, okłamana, Żebyś nie była wykorzystana, żebyś nie daj Bóg zaszła w ciążę i nagle po prostu płakała tutaj, ponieważ on ucieknie przed odpowiedzialnością, tak? Ponieważ oszust to jest zagarnia wszystko, wykorzystuje sytuację, kradnie i ucieka przed odpowiedzialnością, ucieka przed wyjaśnieniem spraw. I tutaj jest odejście od emocji, odejście, zablokowanie, odejście, yy, pożegnanie, yy, także... Kochana, uważaj, mogę Cię tylko ostrzec, co czuję do Ciebie, owszem, pociąg, seksualność, jesteś piękna w jego oczach, owszem. Ale czy on ma szczere do Ciebie zamiary? W to wątpię. W to wątpię i Ciebie ostrzegam. Ponieważ karta oszusta jest oczywiście najgorszą kartą, oprócz diabła, który, który też... Jest negatywną kartą, ale tutaj jest ktoś, kto kłamie, kto zdradza, kto ucieka przed odpowiedzialnością, ucieka przed zdeklarowaniem się. To jest ktoś, kto ucieka od y, odpowiedzialności za swoje czyny i słowa. Y, ktoś, kto jest po prostu nieszczery i kto jest sprytny, tak? Także uważaj. Dobrze, mamy jeszcze kogoś, Bibiaczku. Dziękuję, kochana Asiu. Zapraszam Ciebie na wróżbę indywidualną. Napisz mi e-maila, kochana. Możemy sobie jeszcze raz spokojnie powróżyć z datami urodzenia i ze zdjęciami. Dobrze, mamy jeszcze jakieś pytania. Mała, co zamierza Tomek w stosunku do Asi? Lenormand, mała, co zamierza, czyli zamiary, ok, zamiary Tomka do Asi, zamiary Tomka do Asi, Lenormand, mała, ok. Bibiaczku, zamiary Tomka do Asi, Lenormand, mała, zgadza się? Ok, super, Bibiaczku, dziękuję Ci za pomoc, bo mi się szybko ten czar... Ja nie widzę tak czatu jak Wy, kochane, mi się tylko pojawia i znika. Ja mam na tym wąbcie wzika. Po prostu um, ja mam inny czat na epecie. Zamiary Tomka do Asi Lenormand. Ok, mała. Dobrze, czyli Tarota już odstawiam, kochana, i biorę się za Lenormanda. Jak widzicie, mam tutaj swoje czary Mary. Pokus, pokus. Cały czas coś przestawiam, oczyszczam. Dobrze. Zamiary Tomka do Asi. Powiedzcie, kochane karty. Za... Pokażcie, pokażcie, kochane karty, jakie zamiary ma Tomek do Asi. Jakie zamiary ma Tomek do Asi? Jakie zamiary ma Tomek do Asi? Jakie zamiary ma Tomek do Asi? Powiedzcie, kochane karty. Jakie zamiary ma Tomek do Asi? Powiedzcie, kochane karty. Powiedzcie, kochane karty. Jakie zamiary ma Tomek do Asi? Powiedzcie, kochane karty. Jakie zamiary ma Tomek do Asi? Powiedzcie, kochane karty, jakie zamiary ma Tomek do Asi? Wow, bardzo ładne zamiary, kochana Asiu. Są jakieś straty u Was, jakieś, nie wiem, czy lęki, czy jakieś kłótnie, czy jakieś sprzeczki, czy jakieś konflikty, czy jakieś po prostu lęki może. Jeśli nawet nie ma konfliktów, to są lęki albo jakieś straty. Nie wiem, może coś się wydarzyło, co, co spowodowało trochę strat w Waszej relacji, ale będzie chciał się spotkać, czyli jego plany, zamiary to spotkanie z Tobą i spotkanie i pogodzenie się, do wyjaśnienie spraw, jakby tutaj wyjaśnienie tych ciężkich, nie wiem, jakichś spraw, czy konfliktów, czy jakichś kryzysów. I dobre potoczenie się spraw, czyli słońce na horyzoncie, widzicie, czyli pozytywność, pozytywne załatwienie spraw, pozytywne wyjaśnienie spraw, pozytywny rozwój i kochana w kierunku związku. Mamy tutaj y, naprawdę ewidentnie związek, relacja. Pierścionek mówi o oficjalnej, normalnej relacji. I są pozytywne, pomimo, że karty zaczynają się od szczurów, czyli jakieś tu problemy. Są problem, problemy, problem, problemiczki, czy damy jakieś konflikt, dyskusje, czy jakieś niejasności, czy lęki po prostu, ale to przy Waszym następnym spotkaniu, podczas Waszego następnego spotkania, niezależnie czy będzie to spotkanie w, w miejscu publicznym, czy gdzieś w internecie spotkanie wirtualne. To tutaj musicie coś porozmawiać, wyjaśnić, żeby pozytywne były wibracje, pozytywne energie, i właśnie to ma w tym kierunku pójść, czyli w kierunku relacji, partnerstwa, związku oficjalnego. Także zamiary ma fajne, Tomek. Dziękuję serdecznie i zapraszam następną. Proszę, Bibiaczku, o następny. Do dwóch tygodni jest szansa na spotkanie Magdy ze Sławkiem. Poczekaj, Magda ze Sławkiem. Magda, Sławek, trzy do dwóch tygodni spotkają się. Ok. To była mała, tak? Mała i jakie? Tarot mała, ok. Mam, dziękuję, yy, tarot, ok, dobra, wow, dziewczyny, szalejecie dzisiaj, widzę, z miłości, <laughs> bardzo szalejecie dzisiaj, brykacie jak koziołki, jak to się mówi po polsku, zaraz, jak kozice, brykacie jak kozice dzisiaj, szalejecie po prostu z miłości, jak pijane zające, widzę? <laughs> No ale zobaczymy, zobaczymy, wszystko popatrzymy i zobaczymy później, czy to wszystko się ziści Wam, czego Wam bardzo życzę, kochane. Bo po to jest ten kanał, by Was wspierać w tych wszystkich emocjonalnych skokach. Znam to ze swoich doświadczeń niestety. Ok, powiedzcie, kochane, karty. Tarot, powiedziałaś. Dobra, już, już kochana, nie gadam, tylko zabieram się tutaj za Tarota. Dobra, tarot. Czy do dwóch tygodni Magda i Sławek spotkają się? Czy do dwóch tygodni Magda i Sławek spotkają się? Powiedzcie, karty. Czy do dwóch tygodni Magda i Sławek spotkają się?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 Kochana, on ma więcej babek do wyboru, powiedzmy sobie szczerze, dobrze, bo nie chce jej nikogo ani kłamać, ani oszukiwać, ani... On tak jakby miał, yy, nie wiem, więcej do wyboru i nie wiedział na co się zdecydować, proszę, to jest ta karta. On jakby sam nie był zdecydowany czego chce, on w ogóle nie umie podjąć żadnej decyzji, to jest karta Dyzia Marzyciela. On by chciał, ale jeszcze może nie, a może jeszcze poczekać, a może tak, a może nie, a może lepiej to. Tutaj takie, takie zachowanie on pokazuje. Dużo pomysłów, dużo marzeń, dużo planów, nic nie potrafi zrealizować. Być może ma więcej też do wyboru kobiet. Jeśli gdzieś tam na przykład, nie wiem, czy w internecie patrzy, czy gdzieś może ma jeszcze kogoś do wyboru. I tu jest karta oszustwa, oszustwa i kłamcy. I zdrady. Um, ucieka. Ucieka on przed tym spotkaniem z Tobą. Ucieka, wymiguje się. Nie chce podjąć decyzji, ponieważ nie wie na dzień dzisiejszy, kiedy się spotkacie, czy się chce spotkać, czy chce pójść dalej, czy chce zrobić następny krok. Nie wie sam tego i ucieka, wymiguje się przed jakąś decyzją. Tak jakby, wiesz, powiem Ci szczerze, to co ja czuję w tej energii tych kart, nie daje ci on konkretnego dnia na spotkanie, ponieważ szuka, przebiera coś jeszcze, patrzy, myśli, że może spotka lepszą, czy może, nie wiem, inną, czy ładniejszą, czy odpowiedniejszą. I dlatego ciebie trzyma jakby tutaj w niepewności. I sobie jeszcze szuka po, po, po, po, po drodze inną, tak? Także jakby tutaj nieszczerość, która wypływa z niego i po, po, po drugie wielkie niezdecydowanie. Przebiera, wybiera, wymyśla i nie wie sam, czego chce, tak? Ale tutaj pokazuje mi się on jako paść, um, paść kochana kielichów, więc no, flirtowny facet romansowy, chodzi na randki, zdradza, chce być wolny, chce być rybka wolna na wolności. Nie chce on, żebyś go złapała tą rybkę i trzymała. Tylko chce popłynąć, być wolny. Chce być wolny jak ptaki, przebierać, wybierać. Chcę y, spotykać się być może z innymi, pisać z innymi, flirtować, romansować. Y, no jeszcze nie daj Panie Boże seksować się z innymi. A z Tobą po prostu chcecie trzymać na wędce. Jako jakąś taką, nie wiem, może opcję, tak? Facet y, y, paś... Osoba nie dojrzała, nie dojrzała, by podjąć decyzję, nie dojrzała do stałej relacji, nie dojrzała do jakiejś deklaracji, o którą ty byś, nie wiem, no bardzo pra chciała, pragnęła. Więc tutaj e, chłopacyt, chło, który chce być wolny, chce, chce być niezależny, chce romansować, flirtować, tak? I ciebie tu oszukuje, trzyma troszeczkę tak jakby w niepewności. Suma sumarum, kochana... jest dla mnie bardzo wątpliwe to spotkanie dwa, za dwa, do dwóch tygodni, wątpliwe, ponieważ on przebiera, wybiera i on sam pokazuje mi się jako bardzo niezdecydowana, niedojrzała, młoda yy, osoba, która tak naprawdę chce być wolna. Wolny ptak. I on myśli, że następne spotkanie z tobą go jakoś tutaj skorumpuje, czy ubezwłasnowolni, czy jakby to nazwać, tak? Także yy, jest to wątpliwe, czy się spotkacie do dwóch tygodni, kochana. I im więcej będziesz robić presji, im więcej będziesz tego szaraczka tutaj gonić, tym, tym, tym szybciej będzie on spierdzielał i unikał yy, tutaj konkretnych decyzji. Bo jest karta ucieczki przed deklaracją, przed czymś konkretnym. Także nie rób presji, nie rób tutaj nacisku, bo on Ci jeszcze zwieje już na całego. Zostaw to po prostu dla wszechświata, zostaw to po prostu, co ma być, to będzie. Bo nie, są, nie jest taka dobra aż kart, konstelacja kart. Dziękuję bardzo Magdo i zapraszam jeszcze, jeśli kogoś mamy w Bibiaczku. Co dobrego idzie do Marty do dwóch miesięcy? Lenormand. Lenormand. Co dobrego idzie do Marty? Idzie do Marty. Dobrze. Dobrze, dziękuję. Lenormand, ok. Dobrze, co dobrego idzie do Marty w następne dwa miesiące. Co dobrego idzie do Marty?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 Co dobrego idzie do Marty? Idą jakieś dwie propozycje do ciebie, Marto. Yy, nie wiesz, znaczy to, co do ciebie jakby w te następne dwa miesiące idzie, czy jest co ważne, to jest podjęcie jakiejś ważnej, bardzo ważnej dla ciebie decyzji. Ty stoisz tutaj pośrodku na, na bezdrożu i nie wiesz, jaką decyzję podjąć, czy pójść w tę stronę, czy pójść w tę stronę. Na przykład, czy wziąć tę pracę, czy zostać w tej pracy. Czy zmienić pracę, czy, czy, czy nie wiem, przeprowadzić się, czy rozejść się, czy pójść z tym mężczyzną, czy z innym, czy zostać sama. No po prostu jest jakieś, są jakieś decyzje ważne, czy jest jakaś decyzja ważna, nie wiem, y, do podjęcia, czyli po, konkretne podążenie w jednym kierunku, konsekwentnie. Podjęcie ważnej decyzji, za którą będziesz stała, tak, za którą będziesz tutaj... Y, Konsekwentnie podążała, ponieważ widzę jakieś niezdecydowanie, jakąś, jakieś ważne sprawy, które musisz tutaj, nie wiem, przemyśleć, rozważyć i podjąć decyzję. To jest dla Ciebie ważne. I jest też jakieś spotkanie ważne. Na najbliższe dwa miesiące, nie wiem, czy to randki... Tutaj jest miejsce publiczne, oczywiście to miejsce publiczne może wszystko oznaczać, nie mamy skonkretyzowanego pytania, tylko mamy co wydarzy się dobrego w następne dwa, w dwa miesiące, więc tak jest tak, jakieś spotkanie pozytywne, spotkanie pozytywne w miejscu publicznym lub z, z ludźmi lub z osobami publicznymi, czyli albo randka w miejscu publicznym lub e, wirtualnie, Albo spotkanie z osobami publicznymi, nie wiem, w urzędach, w banku, kredyt, czy, czy nowa praca, interwiu o nową pracę, czy, czy jakieś tej sprawy różne urzędowe, czy kontraktowe, czy w zależności co masz w, tej w głowie i co masz na myśli. To mogą być i randki i mogą być również sprawy ważne urzędowe, czy kontrakty jakieś nowe. Jeśli podejmiesz tutaj właściwe dla siebie oczywiście decyzje Teraz tak, uwaga, ponieważ pytałaś o dobre sprawy, natomiast tu jest karta zła Szczury mówią o Twoich jakichś lękach O Twoich lękach, że może będziesz miała straty, jeśli się zdecydujesz i będziesz miała straty Jeśli podpiszesz coś, czy pójdziesz tę drogą, a nie inną Twoje lęki są tutaj ogromniaste, ponieważ boisz się jakichś strat Także uważaj na te ewentualne oczywiście straty, więc czytaj, jeśli masz podpisywać jakieś kontrakty, czy kredyty, czy jakieś inne sprawy, oczywiście czytaj wszystko, co jest małym druczkiem, tak? Jeśli idziesz na randkę tutaj z jakimś facetem, to oczywiście przypatrz się, kto to jest, czy on nie ma żony, czy on nie ma innej babki, czy on nie ma dzieci, czy on nie ma długów, czy nie ma obowiązków. Wypytuj tak dyskretnie, aż się czegoś dowiesz, tak? nie wchodź w jakieś takie, nie wiem, afery, które będą Ciebie krzywdziły i prowadziły tu do spustoszeń jakichś, więc szukasz na pewno szczęścia i będziesz miała to szczęście w następne dwa miesiące, tylko uważaj, żeby to szczęście nie było krótkotrwałe, więc stawiaj na szczęście długotrwałe, solidne i jeśli coś budujesz, niezależnie co to jest, czy nowa praca, czy nowy partner, czy nowe randki, czy nowe kontrakty, to buduj w ten sposób to i patrz na to i planuj to w ten sposób, żeby to było trwałe, długotrwałe, solidne, a nie krótkotrwałe i błahe, tak? Które szybko minie, zwiędnie i jakby tutaj będziesz miała rzeczywiście same straty. Więc uważaj to, co robisz w następne dwa miesiące. Bądź baczna, bądź obserwująca, bądź uważna, bądź no, oczy szeroko, o, oczy i uszy szeroko otwarte, jak to się mówi, Byś nie poniosła żadnych strat. Straty mogą być i finansowe, i emocjonalne, i psychiczne, i mentalne. Rozmaite mogą być straty, tak. No i też uważaj, żeby nie żeby przesadnie Twoje lęki ciebie blokowały, tak. Um, no, takie mam tej rady. Dziękuję serdecznie. Przemyśl sobie to. Jutro będzie filmik, także jeszcze posłuchaj sobie tego jutro raz. I pomyśl, ponieważ ty wiesz, jakie plany, jakie plany masz na następne dwa miesiące. Dobrze. Zapraszam następne pytanie. D. Czy Wojciech wróci do Ewy? Jeszcze raz proszę powtórzyć. Duża. Czy Wojciech wróci? Do, czy Wojciech wróci do Ewy? Tarot, ok. Do Ewy. Dobrze. Czy Wojciech wróci do Ewy? Dobrze. Tarot, aha, tarot, dobrze. Duża. Mhm, dobrze.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 Czy Wojciech wróci do Ewy? Powiedzcie karty. Czy Wojciech wróci do Ewy? Czy Wojciech wróci do Ewy? Czy Wojciech wróci do Ewy? Coś jest tutaj śmierć. Karta śmierci. On trzyma na starym, widzę. Zaraz moment, jest duża. Trzyma tutaj za stary. Trzyma swoich przyzwyczajeń, trzyma swoich.. Yy, racji, swoich, swojego życia, swoich przyzwyczajeń, swoich reguł, swoich uparty. Uparty, skąpy, powiedziałabym, ciężki charakter, pokazuje mi się. No, nawet można to interpretować jako kartę skąpca, który jest wyrachowany i który myśli tylko o swoich tutaj finansowych sprawach, żeby nie zrobić. Yy, nie, nie mieć jakichś strat finansowych on myśli bardzo tej finansowo materialnie czy Wojciech wróci do Ewy? dobra yy, no nie wiem czy rzeczywiście są jakieś yy, znaczy kryzys jest na pewno śmierć jest na pewno odejście, koniec, umarło kryzys, karta nędzarza czyli spustoszenia, kryzys nie wiem, może problemy finansowe może problemy emocjonalne na pewno tutaj, yy, no rozłąka, Pani mi się tu pokazuje jako Królowa Buław. Królowa Buław to yy, ewentualnie jest Pani, ewentualnie mówię, spod znaku barana lewa lub strzelca. Yy, silna panią, silną Pani ma osobowość, bardzo widzę, yy, energiczną, aktywną. Hmm, nie wiem, tak jakby Pani chyba tu zrobiła Zawieruchy i koniec, nie wiem yy, Ponieważ Pani bardzo mi się tu Silnie, aktywnie pokazuje Natomiast on, jakiś tutaj Skąpiec, materialista yy, Myślący finansowo Materialnie, czy ma za stare swoje Nie wiem, czy poszedł do eks Czy poszedł do jakichś, nie wiem Uparty Nie chce się zmienić yy, Trudno z nim będzie, żeby się zmienił czy on wróci do Ewy, nie zmieni go Pani tak szybciutko, ponieważ Pani go wygoniła jakby tutaj widzę, bo on ma ciężki charakter, yy, ciężki do zmian, yy, ciężki, ale nie zmieni go Pani tak szybko, bo on trzyma się rękoma i nogami yy, swoich przyzwyczajeń, swoich racji, swoich argumentów, swoich... Yy, swoich spraw nie wiem, czy może eks, czy może swoich dzieci, czy może swojego dorobku nie zmieni go pani tak szybko, ale czy on wróci na seks by chętnie wrócił, widzę szuka on tutaj jakby drogi być może, żeby rozwiązać te problemy po części z panią żeby wrócić no moment nie, dziewięć monet Paś monet. Cesarz? Mhm, tak, no Pani by chciała, żeby on wrócił tutaj widzę Tylko proszę tutaj nie robić nic, nie robić żadnej presji Bo Pani jego Królowa w to bardzo energiczna, bardzo aktywna osoba Proszę tutaj nie walczyć, on musi sam się tutaj widzę, namyśleć Szuka drogi już jakby tutaj naprawić z Panią coś być może zaprosi panią gdzieś lub zobaczycie się gdzieś tutaj, nie wiem, czy w mieście, czy na imprezie, czy na jakieś, w jakiejś okazji, czy jakiejś festynie, czy jakiś nie wiem, gdzie będzie muzyka, śpiew, dużo ludzi. Może się gdzieś tutaj spotkacie, zobaczycie, czy on zaprosi panią gdzieś, czy się gdzieś spotkacie i jest jej dziewięć monet, czyli jest rzeczywiście szansa, żeby, żeby coś tutaj odbudować żeby powoli, małymi kroczkami jeszcze raz się przyglądnąć, jakie były ogromne problemy u Was i jak tutaj Waszą stabilność, Waszego związku jeszcze raz odbudować. I on mi się tutaj zmienia jakby z takiego niedojrzałego faceta w cesarza. Cesarz to bardzo silna, ale uparta, despotyczna osobowość, władcza, on chce mieć władzę nad panią, pani się widzę nie da, ponieważ pani jest też energiczna, chce mieć do powiedzenia, jest silna, natomiast on jako cesarz kochana, cesarz jako, nie wiem, może on jest pod znaku barana, czyli baran to będzie kochana żywioł, też ognia, wow, czyli dwa Dwa ogniste znaki byście byli, więc tej rzeczywiście może, może eksplodować u Was. No ale czy on wróci do Ewy? Cesarz. Tak, cesarz jest to osoba stanowcza, która postanowi coś i będzie chciał jeszcze raz tutaj spróbować widzę. Jeszcze na razie jego... Jego y, decyzja jest niedojrzała, on szuka jeszcze tutaj drogi do Pani z powrotem, szuka jak rozwiązać sprawy, jak rozwiązać problemy, jakieś problemy były, y, szukać tutaj jeszcze musi y, rozwiązania problemów, ale chce znaleźć jakieś rozwiązanie i, i drogę do, do Pani. I tutaj z, z jakiejś niedojrzałej jeszcze takiej, y, być może jeszcze nie jest pewny, myśli, namyśla się jak to zrobić, co zrobić. Ale tutaj wyłoni się coś konkretnego i on sam, on sam, powtarzam, on sam jako cesarz musi zadecydować, że chce wrócić. Absolutnie pani tutaj nie może robić presji, działać, pisać, nie może pani nic pisać, narzucać. On sam jako cesarz musi tutaj władczo zarządzić, że on chce wrócić, że on chce spróbować, że on chce jeszcze raz tutaj dać sobie czy Wam szansę. No na razie widzę same kryzysy i spustoszenia u Was, ale widzę jego chęć powrotu. Hmm, w najbliższe trzy miesiące może coś się tutaj wyłonić. Także tego Tobie życzę, bo widzę, że chcesz, że czekasz, że najlepiej to byś pisała, działała, go sama przyciągała, widzę, ale to nic Ci nie pomoże. On musi sam. Bo on jest cesarzem, on musi to sam zadecydować, cesarz rządzi sam. On ma władzę, on ma decyzję, on chce sam zadecydować. Kiedy, kiedy będzie dla niego odpowiedni czas, to on napisze i będzie chciał wrócić. Ale jeszcze na razie jest to niedojrzałe u niego, tak? ta myśl. Nie mamy więcej znaczków, Bibiaczku? Bibiaczku, nie mamy już znaczków? Na pełnię. No dobrze, zobaczymy, kochanie. Dobrze, nie mamy dzisiaj. ok. Zobaczymy na pełnię. Jeśli będę w domu, kochane, to zrobię oczywiście, ale nie wiem, czy będę w domu, ponieważ yy, być może wyjadę, ale to jeszcze się dowiecie. Dobrze, ja bi Bibiaczkowi na pewno przekażę wszystko. Także kochane moje babeczki, dziękuję Wam serdecznie, no zaszalałyście dzisiaj widzę bardzo i bardzo mi to się podobało, oje aż mi świeca wy, wypaliła, wy, wyciekła, więc myślę kochane, że tutaj coś pracuje bardzo intensywnie, szczególnie na tym ostatnim pytaniu Ewo świeca mi wyciekła wiesz, to oznacza, że bardzo intensywnie tutaj myślę, ten Wojciech namyśla się myśli, co dalej zrobić czy wrócić jak naprawić, co zrobić on jest też uparty, to jest ciężko napisz mi kochana Ewo, czy to prawda dobrze? nie tutaj, dobra, ale nawet możesz mi tutaj napisać ja sobie potem wszystko przeczytam nawet mi możesz tutaj na czacie napisać Ewusiu, czy to prawda, bo aż mi tu świeca widzę bardzo na, twoim, na Twojej wróżbie wyciekła, czyli intensywnie coś tutaj się u Was dzieje, jakiś proces się odbywa. Dobrze, zapraszam na wróżby indywidualne, napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie wróżbę indywidualną, zapraszam. Wtedy na podstawie Waszych dat urodzenia, imion, zdjęć Waszych i zdjęć Waszych partnerów mogę Wam powróżyć na różne problemy i możemy wejść wtedy głębiej w tą materię. Zapraszam serdecznie. A dzisiaj kochane moje, żegnam się, wspaniale mi się dzisiaj wróżyło z wami. Miałyście super pytania i bardzo, bardzo, bardzo fajna grupka, taka zdyscyplinowana widziałam. Także bardzo się cieszę. No i kochani moi, do usłyszenia, do zobaczenia na moim kanale. Codziennie was zapraszam na tematy miłosne. Czekam na was codziennie. Czytam Wasze komentarze, proszę komentujcie, moi kochani, moje kochane. I jestem z Wami emocjonalnie, wspieramy się, do usłyszenia. I żegnam się dzisiaj. Dziękuję Bibiaczku. Yy, Bibiaczku, dziękuję Ci bardzo za pomoc, yy, organizację, koordynację yy, i pisanie. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Papa, pa. do usłyszenia.